Bardzo serdecznie. Ostatnio miałem audycję radiową. W zasadzie zostałem zaproszony do Polskiego Radia Kierowców. Audycja niestety koło północy, prawie że do pierwszej godziny. I przy okazji przypomniało mi się w czasie tej audycji parę takich ciekawych przypadków w jaki sposób y, kierowcy zostali złapani za jazdę po alkoholu czasami nawet nie jechali, a y, stracili prawo jazdy za domniemaną jazdę po alkoholu także y, wątpię, czy tę audycję w Polskim Radiu Kierowców oglądałeś, to y, przypomnę Ci tutaj Yy, przypomnę, jak to, jakie miałem ciekawe przypadki i yy, nigdy nie opisywałem ich na swoim blogu czy, czy podczas YouTube'a, także może Cię to zainteresować, i wyciągniesz jakieś wnioski na przyszłość yy, pierwszy przypadek jest to przypadek mojego bardzo dobrego znajomego, właściciela nazwijmy to restauracji i ten ziom y, nawet miał jakieś dobre znajomości na miejscowym posterunku policji i co się dzieje? Poszedł pic jakimś na imprezę w zasadzie nie tyle impreza co y, siedli do flaszki we dwóch no i pili sobie, pili, oczywiście napój niegazowany, natomiast w pewnym momencie drugi biesiadnik sprowokował jakąś sprzeczkę i pokłócili się o coś tam, prawda? No to ten koleżka mój, dużo nie myśląc, po prostu postanowił wrócić do domu, a ponieważ było to drugie osiedle, to wsiadł do samochodu i no, miał to nieszczęście, że ten jego w chwili obecnej już były przyjaciel od Kieliszka po prostu podpierdolił go na policję, a z tego osiedla jakoś tak do, do jego osiedla wracało się przez most prawda, czyli Policja już czekała na niego przed mostem, no i go złapali, prawda? Ten się próbował jakoś bronić, w końcu to byli jego kole, koleżkowie, prawda? Ci policjanci znał ich, z jednym nawet chodził do szkoły, ale niestety no, Donos był tak konkretny, że facet stracił prawo jazdy tam na jakieś tam chyba dwa lata. Do mnie przyszedł się poradzić, jak to prawko odzyskać. Generalnie, no, co mu mogłem, to pomogłem. W sensie, oczywiście, jakieś porady, chyba nawet badania psychologiczne po alkoholu przeszedł w mojej firmie. No i jakoś, jakoś, że tak powiem to Prawko w końcu odzyskał. Tutaj K.R. pyta serio? Miał nieszczęście, bardzo dobrze, że go podpierdolił. No, patrząc holistycznie, to dobrze, że go podpierdolił, bo gość poniósł jakąś tam zasłużoną karę, tylko ten koleżka nie podpierdolił go za to, że Martwił się o KR-o, o to, o ciebie jako uczestnika ruchu drogowego, potencjalnego, prawda, bo nawet, bo nawet, jako, jako nie mający samochodu, możesz być pieszym, prawda, i, i taki gość może, że tak powiem, najechać czy, czy spowodować jakiś wypadek. Natomiast po prostu podpierdolił go w jakimś afekcie pijackiej imprezy, prawda? Znaczy, mówię, holistycznie patrząc całościowo, to ten z baru dostał nauczkę, prawda? Okazało się, że pomimo, że miał jakichś tam kolegów, policjantów, to nie byli go w stanie wybronić po takim konkretnym donosie, prawda? Że jedzie takim i takim samochodem, w tym i w tym kierunku będzie przejeżdżał tu i tam no i no i tyle, prawda? Także była zbrodnia, była kara gość od tej pory chyba mam nadzieję, że zmienił kolegę i przestał jeździć po alkoholu drugi przypadek też bardzo ciekawy, a mianowicie przyszedł do mnie kiedyś gość, który przedłużał już prawo jazdy po yy, zdanym egzaminie oraz przejściu badań za jazdę po pijanemu w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Natomiast yy, Sprawa o tyle ciekawa, że gość nie za bardzo jechał tym samochodem w jakikolwiek sposób pijany, ponieważ jedyne co miał wspólnego z tym, nazwijmy to, prowadzeniem popijanemu, to było to, że zamiast w garażu to trzech koleżków zrobiło sobie popijochę wieczorem w samochodzie, prawda? No i sobie tam ładnie pili, ładnie pili. To było na takim parkingu przy ulicy i przy tych parkingach stały śmietniki, prawda? I niestety ten właściciel tego samochodu miał trochę słabą głowę, no i w pewnym momencie odszedł i zasnął sobie za kierownicą. Tak pechowo sobie zasnął jeszcze, że kluczyk był w stacyjce, prawda? Kompanii od kieliszka sobie poszli, natomiast Straż Miejska w nocy prowadziła jakąś zasadzkę na ludzi, którzy wrzucają niesegregowane śmieci, prawda? Czyli powiedzmy zmieszane tam jakieś komposty wrzucają do do papieru i tak dalej, i tak dalej, i oczywiście tam tych śmieciarzy nie znaleźli, natomiast złapali tego bidule Samochód nie był odpalony, prawda? Poza tym, że miał kluczyk, kluczyk włożony do stacyjki i niestety gość się nie wybronił, prawda? Nawet to byli zaangażowani jacyś prawnicy jego no jakimś cudem się okazuje, że nie wolno być pijanym w samochodzie, nawet jeżeli nie jeździsz, a kluczyk jest włożony, prawda. Także ten pan dostał nauczkę, ja przedłużyłem mu prawo jazdy z jakiegoś tam terminowego wąpowskiego na dłuższe terminowe moje. Zarobiłem parę złotych i przy okazji usłyszałem taką to ciekawą historię. I trzecia hmm, historia, ale to już w sumie nie moja, przeczytałem ją w internetach, a mianowicie gość sobie pił w domku, prawda? jakiś tam alkohol, natomiast przyszli do niego policjanci do domu, żeby przestawił swój samochód, ponieważ tam coś tam komuś zablokował, czy nie zablokował. W każdym razie ten samochód stwarzał tam jakiś problem na parkingu. No i zamiast asertywnie panom policjantom odmówić, to poszedł i przestawił ten samochód na prośbę jednego z policjantów, a w momencie, kiedy już przestawił ten samochód, powiedzmy tam jakieś dwa metry dalej, to drugi policjant, który go nie prosił, no, wziął go, wylegitymował i, że tak powiem, zbadał alkomatem no i się nagle okazało, że gość stracił prawo jazdy, bronił się dość długo po sądach i pomimo sprawy oczywistej, jakiejś takiej, że po prostu zgłupiał, na, na, no, wykonał polecenie policjanta, to prawo jazdy stracił. Czy je odzyskał, do dzisiaj to nie wiem. Także to były takie trzy historie, które które pokazują, że trzeba być wybitnie ostrożnym, kiedy, kiedy masz do czynienia z alkoholem i samochodem, prawda? Czyli nawet jakieś polecenie policjanta w momencie, kiedy wiesz, że piłeś, to nie za bardzo się z tego wytłumaczysz przed jakimś sądem, prawda? Sądzie tam pani sędzina, czy jakiś tam pan sędzia patrzy na paragrafy, szkiełko i oko i niestety jesteś ugotowany. No dzisiaj, dzisiaj święto zmarłych, także ja zwiedziłem, odwiedziłem swoje cmentarze niestety Niestety wielu, wielu kierowców, y, oczywiście policja, jak zwykle akcja znicz, także na pewno dzisiaj i jutro tvn -y czy TVP pochwalą się ilością złapanych, pijanych kierowców. No i, no i dobrze, prawda, bo y, piłeś, nie jedź, prawda. Y, Tutaj KR mówi, że nigdy nie powinien po alkoholu w ten pojazd wsiąść, i majątku nie kosztuje, prawda? No, nic dodać, nic ująć. Cześć, Pawcio. Kary wysokie i tak dalej. Jest wiele przypadków kierowców po alkoholu. No właśnie... To mnie trochę, trochę dziwi, prawda, bo te nowe kary są po prostu, może inaczej, inflacja jest prawie 20%, także może tam za dwa lata czy za trzy, jeżeli nie zostaną, jeżeli inflacja się utrzyma, a, a kary zostaną, to znowu przestaną jakąś tam pełnić rolę odstraszającą. Natomiast yy, no, Przykładowo, z tego co pamiętam, to za, jazda, za jazdę w stanie po spożyciu, w stanie tak zwanym wskazującym, czyli do 0,5 promila, jest 10 punktów karnych, grzywna od 50 zł do 5 tysięcy, może być pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów, prawda? Natomiast... Każdy, który z was ogląda tutaj ten mój show na pewno wie, że jazda w stanie nietrzeźwości, to jest przestępstwo. Wtedy to przekracza 2,5, przepraszam, przekracza wtedy pół promila, czyli 10 te punktów karnych będzie tutaj zdecydowanie jakimś najmniejszym problemem. Są tutaj grzywny ustalane stosownie do twoich dochodów, prawda? może to być nawet tak zwane 540 stawek dziennych. Ta stawka dzienna to między 10 a 2000 zł, prawda? Czyli 500 stawek po 2000, to nie wiem, czy to nie jest milion zł, prawda? Teoretycznie jakieś 5000 na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym. No i można dostać nawet 15 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Recydywiści oczywiście surowsze kary 10 tysięcy grzywny, pozbawienie wolności na 5 lat, jak wypadek to nawet na 12 lat, ale tacy recydywiści pod tytułem trzykrotni to już tracą prawko na zawsze no i wtedy się zaczyna kolejny problem, bo Tacy recydywiści po prostu sobie lubią pojeździć bez prawka. Z reguły są również bez grosza, prawda, bez jakiegoś majątku, czyli ściągnięcie tych kar jest raczej dosyć teoretyczne. Ściągalność tych kar jest w zasadzie niewielka, tych grzywien, natomiast dochodzi koszt tam przezimowania w różnych zakładach karnych na koszt podatnika, czyli mój, twój i wszystkich, co podatki jakieś tam płacą, prawda? No i w zasadzie na tym bym skończył ten taki krótki dzisiejszy hangout. Co mogę więcej powiedzieć jest to już drugi mój jakiś występ w tym radiu. W zasadzie wszystko jest fajnie, tylko pory jakieś są takie wieczorne, prawda? Czyli albo sobie wymyślą gdzieś tam między 23 a 24 raz wymyślili coś o pierwszej w nocy, to jak dla mnie, dla gościa, który budzi się o 5 rano, to yy, to niestety ta godzina wieczorna już jest troszeczkę za późno już teraz jest dla mnie trochę za późno prawda, ale ale jakieś doświadczenie jest kiedy musisz odpowiadać na pytania dziennikarzy i sprawa o tyle ciekawa, że, że dają jakieś tam tematy wyjściowe, a potem pytają o co innego, no i tyle także yy, kończę. Dzięki tutaj wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że trochę wystraszyłem wszystkich, którzy wystraszyłem lub wystraszą w przyszłości wszystkich, którzy myślą o wsiadaniu do pojazdu w stanie nietrzeźwości czy w stanie po użyciu alkoholu. Nie ma litości, prawda? Także trzymaj się, cześć, do następnego razu. Jak oglądasz w powtórce, to skomentuj tutaj, już pod tym wideo, tam kolejny filmik, subskrypcja kanału i do zobaczenia wkrótce.